12 lipca Włocławek odwiedzili niecodzienni goście, co skrzętnie wykorzystaliśmy. Janusz Korwin-Mikke, polityk i publicysta, lider Kongresu Nowej Prawicy oraz Przemysław Wipler, poseł na Sejm, członek Kongresu Nowej Prawicy, założyciel i lider Klubu Republikańskiego. Dobrze, to może ja zacznę. Tak jest. Co zrobiło na Panu większe wrażenie? Twardość wartość szczęścia Pana posła Boniego, czy zatwardziałość Europarlamentu w Brukseli? To znaczy, to nie była twardość, bo ja go tylko przecież spoliczkowałem dość lekko, także, także nie, nie, nie fuziłem sobie ręki, zapewniam. Głupota, głupota Europarlamentu z całą pewnością robi wrażenie tak kolosalne, że więcej nie może zaśpić. A Jak widzą Panowie współpracę między Fundacją Republikańską a Kongresem Nowej Tradycji? Fundacja Republikańska to jest organizacja, która współpracuje z wszystkimi partiami politycznymi, które chcą korzystać z tych projektów, które powstają w Fundacji Republikańskiej. Ja z Fundacją Republikańską nie mam już nic wspólnego, ani nie jestem w radzie fundatorów, ani w zarządzie, zarządzie a my jako nowa prawica chętnie współpracujemy z wszystkimi ośrodkami, które wypracowują dobre rozwiązania dla Polski. Od lat w wywiadach różnych mówił Pan, że liczy na takie poparcie w społeczeństwie dla Kongresu Nowej Prawicy na poziomie 10-12%. I właśnie teraz partia w sondażach zyskuje takie. I jak Pan uważa, czy poparcie będzie jeszcze mimo wszystko rosło, czy to już jest ten taki poziom, na Wynik, się W wyniku tej afery w PO poparcie będzie rosło i myślę, że 15% osiągniemy już niedługo. Nie wiem, czy przełożę na wybory samorządowe, bo to są prawda, dość szczególne wybory, ale będzie, będzie nam rosło, bo po prostu ludzie mają dość tego wszystkiego. Ja ku mojemu zdumieniu po tym, po tym jak no, sponcikowałem pana Boniego, na portalu Gazety Wyborczej, gdzie na ogół mnie nie lubią, było 95% komentarzy, które mnie popierały. Potem zdaje się, że się wzięli do roboty cenzorze, usuwać to, ale, ale przez pierwsze, pierwsze parę godzin było 95% komentarzy. Na moim portalu jest w tej chwili chyba 2000 komentarzy pozytywnych i, no, i przyszło Kilka tysięcy nowych polubin. Także mam w tej chwili już prawie 45 tysięcy 50 tysięcy polubin. A takie luźniejsze pytanie już pan zaczął tutaj o, o stronę Facebookową, może do Pana Witlera też e, jak się pan ubiegłujący z tytułem e, masakratorów w lewaków? Czy jest to dla Pana mimo określenie? Dobry, czerwony, to martwy czerwony jak wiadomo. To...